na zdrowie na to Boże Narodzenie, co by się wam darzyło, wnozyło i coraz lepiej było. Co by wam nigdy nie brakło płomyka, byście nie minęli głodnego człowieka. Stęście na zdrowie na ten nowy rok, co byśmy się dotkali przyszłego nowego roku. Zdrowiu, szczęściu, przy dobrym pokoju. Tak wam, Panie Boże, daję. Kochani, w ten piękny grudniowy dzień, bardzo zresztą słoneczny i groźny, życzę zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, właściwie rodzinnych, błogosławieństwa nowonarodzonego i szczęśliwego Nowego Roku, żeby wszystko się darzyło, żeby Wszystkie Wasze marzenia się spełniły i takie moje marzenie, byśmy się tu wszyscy spotkali na kolędowaniu 6 stycznia 2023 roku. To się go To się, się go